szukajcie jesteśmy z Amatowej czekoladowej na cynamonale kanale jak oni więc nie no już mam plan jak mi się mikrofon jest tutaj mikrofon taki, tutaj co ma takie pałon i tak dalej, i tak dalej. Z filtrą od razu i z taką mikrofem. No, Dobra. Będę się tutaj patrzył tu. I będziecie widzieć moją reakcję Słyszycie? Halo, słuchajcie? Udzinny, czekajcie w ogóle, zobaczcie jakie mam klawiaturkę, co ostatnio kupiłam Taka, siedząc Tylko Nice shot, nice shot. Nice, nice! An jednego nice laptop się rozonuje? czekajcie <laughs> Za 10 sekund mam się laptop, do rozgrywał. To O oh. Nie mam się żebyśmy mogli. Mówiłem o tym. We yeah, are cut. Go to You got him. Okay. Dziękuję. lagi. Ci się można na dni. Coś. Coś. Coś. Coś. Coś. Coś. Coś. Coś. Tak więc dobrze Tu na teraz przy okazji może zasubskrybasz Tam czekaj. Tu na dole. Tu. Tu będzie na subskrypcję, żeby się zrobiło szare, jeżeli masz szare, to kliknij do jędrza. jeżeli masz to i to, to jesteś kozakiem. Powiedzmy... Ks jeżeli do... końca września biemy... powiedzmy 60 subów... to... i konto. Patrz. Tak Ale Tam że to się pomyślałam. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. No i jeszcze audio, nagranie, bo już